Państwa nie widzę, witam oficjalnie Państwa, tak jak Pan Artur powiedział. Ja nazywam się Jowita Małgoska. ja jestem certyfikowanym trenerem oraz dyplomowanym coachem. Dzisiaj poprowadzę dla Państwa webinarium dotyczące pewności siebie, a właściwie autentycznej pewności siebie, ponieważ ja widzę tutaj pewną różnicę którą państwu dzisiaj chciałabym przedstawić i mam nadzieję, że to nasze spotkanie minie w miłym kameralnym towarzystwie i że będą państwo mogli wyciągnąć dla siebie wskazówki, treści, które będą dla państwa owocowały w przyszłości. I przede wszystkim nasze spotkanie potrwa godzinę, może potrwać troszeczkę dłużej, w zależności czy z państwa strony pojawi się, pojawią się jakieś pytania. Jak najbardziej jestem otwarta na to, by na jakiekolwiek pytanie w związku z tym przedstawianym dzisiaj tematem dla Państwa odpowiedzieć. Natomiast ja realizuję tak pokrótce projekty szkolenia dla firm, dla organizacji właśnie z takich tematów, jakie Państwu dzisiaj przedstawię. Projektuję także w związku z tym warsztaty dotyczące właśnie pewności siebie, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w zespole, asertywności czy też zarządzania stresem i emocjami. I dzisiaj no właśnie naszym takim tematem przewodnim będzie właśnie pewność siebie. To na początek. Tak jak wspomniałam i jest tutaj tytułem slajdu, że to, co jest bardzo ważne w, w ogóle w pewności siebie, to jest budowanie świadomej pewności siebie, to znaczy takie, gdzie my zaczynamy zastanawiać się w ogóle nad sobą, nad swoją osobowością, tożsamością, nad swoimi zasobami, mocnymi stronami. Ale to, co jest w sumie najważniejsze i uważam, że jest kluczowe, to żeby temat pewności siebie traktować jako proces. Bo bardzo często mam poczucie i też odnoszę takie wrażenie, że bardzo często pojawia się taki skrót myślowy, albo często można to przeczytać, jak zdobyć pewność siebie w dzień, w dwa, w trzy. Przyznam szczerze, że nie uwierzę tak naprawdę w takie złote rady. Uważam, że wszystko, co wymaga w jakiś sposób pracy, uświadomienia, jest po prostu takim dłuższym procesem, swego rodzaju treningiem, umiejętnością, którą należy i warto ćwiczyć, aczkolwiek to, co jest bardzo przydatne i to, co jest bardzo pomocne, to to, że tą pewność siebie można już zacząć nad nią pracować, tu i teraz. I ja wam tak nie ukrywam, mimo że to będzie w dużej mierze ja będę mówić, ale też nie ukrywam, ważna jest dla mnie z państwem jakaś interakcja, to prosiłabym właśnie na początek, bo taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania, by Państwo spróbowali mi na czacie napisać, czym dla każdego z Państwa z Was jest pewność siebie. Jeśli myślimy o pewności siebie, to jakie u Państwa pojawiają się pierwsze skojarzenia? Pewność siebie to, gdyby mogli Państwo, ja tutaj zapiszę na czacie tą, tą formułkę, gdyby mogli Państwo swoje skojarzenia napisać, bo jestem też ich ciekawa, to będę bardzo wdzięczna. Jakie słowo, skojarzenie, które przychodzi Państwu na myśl w momencie, kiedy Państwo myślą o pewności siebie? Mhm. Tutaj Pani napisała wiara we własne możliwości. Zdecydowanie tak. Mhm. To jest bardzo ważny fundament. Myślę, że wiara i ta poczucie, właśnie ta świadomość to jest właśnie też pewność siebie, od tego w moim poczuciu też osoby, która pracuje i pracowała nad pewnością siebie, od tego się wszystko zaczyna, to jest początek, mhm. tutaj ktoś napisał zdecydowanie, mhm. akceptujemy siebie, mhm. zarozumiałość, mhm. tutaj pani Renata napisała, że zarozumiałość, mhm. odwaga, zdecydowanie odwaga, asertywność. Zdecydowanie tak. Tak naprawdę uważam, że pewność siebie nie może istnieć bez asertywności i odwrotnie. To są dwa pojęcia, które są ze sobą bardzo silnie powiązane, bo asertywność to jest też fundament pewności siebie. To jest sztuka stawiania granic, umiejętność też. Mówienia tego, co czujemy, co potrzebujemy, zarówno w aspekcie takim zawodowym, prywatnym, gdzie dbamy o swoje granice, szanując jednocześnie granice innych ludzi. Mhm. Co jeszcze, jakieś jeszcze skojarzenie i przechodzimy dalej? Odwaga, asertywność. Mhm. Zdecydowanie. I to, co słuchaj, to, co dla Państwa bym chciała powiedzieć, to, co jest bardzo ważne, to to, że tak naprawdę pewności siebie nie jesteśmy w stanie nauczyć się w teorii, że tak naprawdę kluczem pewności siebie to jest działanie. Może brzmi to w pewnym sensie banalnie, ale tak naprawdę nawet mały, najmniejszy krok powoduje, że ta pewność siebie, jakieś małe działanie będzie powodowało, że będziemy zwiększać tą swoją samoświadomość. I tutaj jeszcze Pan Tomek napisał, dobrze z samym sobą, tak, czyli takie samo poczucie, że jest ok, jestem ok i też taki akceptacja wobec samego siebie, zdecydowanie tak. I ja dzisiaj Państwu też przedstawię kilka takich technik, które pomogą Państwu zarówno w takim wymiarze zawodowym, jak i prywatnym zwiększyć tą pewność siebie. Siebie według pewnej takiej definicji powiedzmy słownikowej, to jest taki stan naszego umysłu, który wynika z poczucia własnej wartości, wyjątkowości i akceptacji i wiary w swoją moc sprawczą. To jest też bardzo ważny czynnik pewności siebie, nad którym można pracować i to jest bardzo pocieszające poczucie wpływu i poczucie sprawczości. To jest bardzo ważne. I ja dzisiaj Państwu pokażę, jak nad tą pewnością siebie można pracować, ale dlaczego pytałam o tą pewność siebie? Bo tak naprawdę gdzieś na poziomie definicyjnym, kiedy ja uczyłam się pewności siebie, kiedy można powiedzieć, że w pewnym sensie utarło się takie przekonanie, a nawet ja to nazywam stereotypem, że pewność siebie to jest arogancja, bezczelność. Niepokorność, buta, pycha, krnąbrność, próżność, bądź zadufanie i bezczelność. Ja to celowo dałam jakby w cudzysłowie, ponieważ w moim poczuciu to nie... Pewność siebie to jest przeciwieństwo pewności siebie. To nie jest prawdziwa pewność siebie. Ja bym nawet powiedziała, że te stereotypy to jest fasada pewności siebie że tak naprawdę osoba prawdziwie pewna siebie, która właśnie, tak jak na Państwo napisali, dobrze czują się z samym sobą, są asertywni, odważni, akceptują siebie, oni nie mają potrzeby nad nikim górować. Wręcz przeciwnie, osoby z prawdziwą, czyli autentyczną pewnością siebie, a nie taką fasadową, to są osoby, które Potrzebują ten znak równości. Oni innych ludzi traktują po partnersku. I nawet jeśli na przykład w kontekście zawodowym mamy różne relacje, że jest jakiś rodzaj hierarchii, to jest normalne. Natomiast w kontekście jako ludzie traktujemy się na równi, czyli asertywnie. Ja jestem ok i ty jesteś ok, czyli każdy z nas jest w porządku. A Słuchajcie, to co tutaj przedstawiłam Państwu, to tak naprawdę są sformułowania prosto zaciągnięte ze słownika synonimów. Kiedy wprowadzi się słowo pewność siebie, ono właśnie tak zamiennie jest traktowane. Ale ja mówiąc szczerze się temu sprzeciwiam i prowadząc właśnie tego rodzaju webinaria czy warsztaty na temat pewności siebie, pokazuję, że to te słowa są całkowitym zaprzeczeniem pewności siebie że pewność siebie, że tak naprawdę też często może to być mylone z taką postawą, że taka osoba jest taka wie, hen do przodu, która nie liczy się z innymi, mówiąc kolokwialnie podąża po trupach do celu, dąży po trupach do celu, ale tak naprawdę bardzo często taka osoba ma w sobie ukryty lęk, Czyli innym, inaczej mówiąc, nie ma w sobie prawdziwej pewności siebie. I mówiąc o tym, warto o tym jakby mówić otwarcie, że pewność siebie to przede wszystkim szacunek. Szacunek i znak równości w relacjach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, bo samo dążenie do realizacji, do, do bycia lepszym, czy by czuć się lepiej ze sobą, jest czymś dobrym. Natomiast traktujemy, jakby tym znakiem bardzo ważnym, rozpoznawczym prawdziwej pewności siebie jest właśnie szacunek. I kolejną rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę podczas tego spotkania, to jest tak zwane warunkowane poczucie własnej wartości. Co, co mam dokładnie na myśli? To znaczy często możemy sobie mówić w ten sposób i nie ukrywam, ja kiedyś też tak robiłam, że mówimy sobie będę pewna siebie, będę, będę pewny siebie kiedy, kiedy zdobędę lepszą pracę, kiedy będę lepiej zarabiał, kiedy wyjdę za mąż, kiedy się ożenię, kiedy będę miał dzieci, kiedy zacznę się realizować, kiedy spełnię marzenia i ja całkowicie to przekreślam, to znaczy Warto mieć cele w życiu, marzenia. Jakkolwiek tego sobie nie nazwiemy, to ma być ważnym fundamentem, jakimś kluczem czy naszymi celami, dla których chcemy się spełniać, realizować. Natomiast to nie może powodować, że od tego uzależniamy poczucie własnej wartości, pewność siebie, bo poczucie własnej wartości czy pewność siebie ma być bezwarunkowa. Ja oczywiście wiem, że teraz to mi się łatwiej mówić, w praktyce to jest oczywiście na pewno trudniejsze, natomiast Aspekty takie jak właśnie zasoby finansowe, wykonywany przez nas zawód, to czy z kimś jesteśmy, czy nie, ma być dla nas pozytywnym wzmocnieniem. Jak najbardziej tak i ja temu nie zaprzeczam. Natomiast to nie ma warunkować naszego poczucia własnej wartości. To słowo kiedy tak naprawdę warto, żeby trochę się nie pojawiało w kontekście pewności siebie czy budowania poczucia własnej wartości. Po prostu traktować to jako pewien krok kluczowy, że jestem pewna siebie, jestem pewny siebie, bez względu na to, gdzie jestem i kim jestem. To jest jakby kluczem i fundamentem prawdziwej pewności siebie. I tak naprawdę tu powstaje takie jedno z kluczowych pytań, które myślę nie, nie, nie, nie tylko ja, ale wiele, wiele osób tutaj myślę obecnych, zadawało sobie to fundament, fundamentalne pytanie. Jak wzmocnić swoją pewność siebie? Ja przede wszystkim bym powiedziała na początek stosujmy zasadę małych kroków. To znaczy... Ja to trochę może tak kolokwialnie, ale porównam trochę do odchudzania. Gdyby ktoś do mnie dzisiaj przyszedł i powiedział, słuchaj Jowita, schudnij 30 kg to ja bym po prostu, mówiąc szczerze, no byłabym przerażona w momencie, kiedy ktoś by mi tak powiedzmy, powiedział od razu, że, że, mam, że mam schudnąć 30 kilo, ale gdyby. To samo powiedział do mnie, ale w inny sposób, Jowita, schudnij kilogram w tygodniu, czyli zrób ten mały krok ku temu, żeby na przykład schudnąć, to wtedy to mnie już nie przeraża. To mnie wręcz może motywować bądź mobilizować do działania. I tak, a w konsekwencji bądź ostatecznie może się okazać, że ja na przykład zakładając sobie cel, że chcę schudnąć, mogę schudnąć 30 kilo. Ale właśnie traktować to jako małe kroki i tak samo bym to porównała z pewnością siebie, by nie zarzucać się tysiącem technik, narzędzi, metod, inspirować się oczywiście, ale zacząć od siebie, od pytania, co ja bym chciała zmienić, co ja bym chciała zrobić i jakby od jakiego ja kroku chcę zacząć. Oczywiście ja Państwu tutaj przedstawię dzisiaj takie kluczowe narzędzia, z których ja korzystam, bądź korzystałam w, duż, w dużej części w swoim życiu. Ale pierwszym też takim elementem budowania pewności siebie, oprócz tej samoświadomości... Wydałam <śmiech> Mogę prosić o wyciszenie? Bo chyba się włączył komuś mik mikrofon. Dziękuję. Dziękuję. Yy, I takim kolejnym elementem bardzo ważnym yy, pewności siebie to jest też yy, takie pytanie do siebie. W jakim aspekcie ja chcę budować pewność siebie? Czyli najpierw świadomość siebie, ale też pytanie, w jakim wymiarze chcę budować swoją pewność siebie? I właśnie. Czy to będzie praca, czy chce zwiększyć pewność siebie w pracy, czy w relacji z samym sobą, czy może w związku, czy może też w pasji, albo żeby właśnie zmotywować się do tego, żeby podjąć jakieś działanie związane ze swoją pasją, albo może chce się stać pewnym siebie w rodzinie, bardziej na przykład. I ja tutaj na czacie postawię takie pytanie, że Klucz to jest samoświadomość, kim jestem, tak? Ale też gdzie, w jakich obszarach, ja to zapiszę, żeby Państwo mieli to dostęp, w jakich obszarach to jest taki podtoki klucz. W jakich obszarach chcę być bardziej pewna siebie. Bardziej pewna siebie. Coś mi się tutaj, dobrze. Ja, ja, jaki chce być pewna siebie? Czyli to jest taki początek, od którego zaczynamy. Gdzie chcę zwiększyć swoją pewność siebie, i kolejne kluczowe pytanie: dlaczego? Dlaczego chcę zwiększyć. To mogli swoje pomysły przedstawić. Dlaczego chcę zwiększyć swoją pewność siebie? i mi pomoże? To są takie podstawowe pierwsze pytania. W jakich obszarach chcę zwiększyć swoją pewność siebie? Dlaczego? By właśnie poprzez to pytanie, dlaczego znaleźć w sobie swoją motywację wewnętrzną? Co nas zmotywuje do tego, by to robić? I w czym to mi pomoże? No, to bym mogła do Państwa dowiedzieć się, w jakich obszarach może nam pomóc większa pewność siebie. Gdyby Państwo mogli przedstawić swoje pomysły na czacie, to będę wdzięczna. No, w jakich obszarach może nam pomóc pewność siebie? chcieli przedstawić na chwilkę swoje pomysły to w pracy zawodowej jako rodzic. Mhm. Dziękuję. Tak, tak, jak najbardziej jest, jak widzicie, to są obszary, które się przenikają. że tak naprawdę, jeśli zwiększę swoją pewność siebie w pracy, to jednocześnie będę może pewniejszym rodzicem. Więc to się bardzo z sobą przenika zdecydowanie albo podczas właśnie rozmowy kwalifikacyjnej. Mhm i to jest temat taki, ale ważne, żeby znaleźć ten swój osobisty powód, dlaczego ja chcę to w ogóle zrobić, dlaczego ja chcę pracować nad pewnością siebie. To są takie kluczowe, fundamentalne pytania. I tak naprawdę tutaj chciałabym Wam przedstawić taki Państwu trzy filary, o które warto oprzeć budowanie własnej pewności siebie. Ja to tak nazywam identyfikacją poczucia własnej wartości, które warto oprzeć o trzy filary. Pierwszy to jest ten ja i moje potrzeby oraz to gdzie jestem obecnie w życiu. Drugi filar to są sytuacje oraz moja codzienność. I kolejny filar to jest moje otoczenie. To są takie trzy fundamentalne filary, od których warto rozpocząć budowanie pewności siebie i bardzo ważnym elementem jest pierwszy to, co już częściowo wspomniałam, to jest samoświadomość, która odbywa się przez taką autodiagnozę, czyli próbuje dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, o swoich prawdziwych, realnych potrzebach. Po pierwsze pierwszym takim pytaniem fundamentalnym, zasadniczym to jest co ja myślę o sobie. Jak ja siebie widzę? Jak ja siebie postrzegam? Kim ja jestem? Tu i teraz. To z tym, co mam, bądź jeśli czegoś nie mam. Kim ja jestem? Jaka jestem? Jakie mam zalety? Jakie mam zasoby? Co jest moją mocną stroną? I to, co na przykład zalecam, można robić sobie taką, jak mogę ja powiedzieć, jak ja zaczynałam pracę nad pewnością siebie, gdzie sama kiedyś byłam osobą bardzo niepewną siebie, pełną kompleksów, to rozpoczynałam właśnie od takiego pisania o swoich zaletach. I na początku przyznam szczerze, miałam trudność z napisaniem nawet pięciu cech, czym ja mogę być dobra, a dzisiaj. Nie chodzi tutaj nawet o bycie, takie chwalenie się, ale świadomość. Potrafię już to na przykład rozpisać na dużo więcej cech, nawet około 50, ale to była długoletnia praca i państwo też to mogę zalecić. W ogóle zacząć od tego, kim ja jestem, jakie ja mam mocne strony, co pomaga mi w pracy, za co cenią mnie pracownicy, za co cenią mnie współpracownicy, za co cenią mnie przełożeni. Po prostu spróbować poszukać w swoich doświadczeniach zawodowych, zarówno też i prywatnych, jakie ja mam mocne strony. Żeby trochę i takim pomocnym bardzo narzędziem, ja to nazywam i to jest taka jedna z technik, z których także korzystam i z Państwem się pragnę tutaj tym podzielić, to jest tak zwane pudełeczko szczęścia albo słoik szczęścia. Ja miałam mówiąc szczerze taki litrowy słoik. I zaczęłam dokonywać takiej samoobserwacji i do tego Państwa też zachęcam, że można na przykład w momencie, kiedy ktoś w pracy, w życiu powie nam coś miłego, to wtedy zapisujemy sobie datę, zapisujemy sobie imię bądź nazwisko tej osoby, która to nam powiedziała i dajemy w cytat albo po prostu piszemy słowa, które nam powiedziała miłe, jakiś komplement i oczywiście ważne to jest, żeby to szczery, my to poczujemy, będziemy wiedzieć, że to na przykład był szczery komunikat i taki komunikat na przykład na takiej małej karteczce wrzucamy do słoika albo pudełka i słuchajcie, to ma niesamowitą moc, bym powiedziała, w tym sensie, mimo że metoda wydaje się bardzo prosta, że w momencie nawet takiego kryzysu, jakiegoś trudniejszego momentu, co też jest normalne, bo ja, mówiąc o pewności siebie, nie, nie zachęcam do tego, że od dzisiaj nikt już nie będzie miał trosk, trudności, problemów, bo tak to nie działa, bo życie jest bardzo różne. Ale chodzi o to, żeby w takich sytuacjach trudnych znaleźć sobie, wrócić do tego słoiczka, kiedy już nazbieramy go, trochę tych pozytywnych odpowiedzi z innych osób, komplementów, to przeczytać. Przeczytać o sobie informacje. Co dobrego mówią nam inni o nas? I to bardzo jest takim fajnym, pozytywnym narzędziem, do którego oczywiście zachęcam. Drugim pytaniem istotnym, gdzie elementem tej autodiagnozy, tak to nazwijmy, to jest, co jest dla mnie w ogóle ważne. Co jest dla mnie ważne w życiu? Co jest moją wartością? Czym ja się kieruję? Co jest dla mnie ważne? Bezpieczeństwo, miłość, szczęście, rodzina? to jakby też to jest pytanie do nas o nasze wartości, bo to też bardzo nas umacnia w tej prawdziwej pewności siebie. I właśnie kolejne to, co już było częściowo powiedziane, gdzie i kiedy i w jakich okolicznościach czuję się pewna siebie, żeby znowu zaobserwować, w jakich okolicznościach czuję się pewna siebie. I to, co pomaga, to na przykład pytanie znowu do siebie. Kiedy ostatnio byłam pewna siebie? Kiedy zainspirowałam innych? Kiedy zainspirowałem innych? Tak? Kiedy byłem pewny siebie, żeby poszukać na swoich własnych, osobistych doświadczeniach? I kolejnym to jest właśnie, w jakich obszarach chcę wzmocnić swoją pewność siebie. I po prostu, kolejne ważne pytanie, co sprawia, że w ogóle ja czuję się szczęśliwy? To jest taki pierwszym, Filar budowania pewności siebie. I następny aspekt bardzo ważny, bo jednak nie jesteśmy, powiedzmy, osobami, które żyją z dala od ludzi, żyjemy w społeczeństwie, pracujemy w grupach i nawet dzisiaj, mimo że online to spotkanie odbywa się w charakterze takim właśnie grupowym, społecznym, to też jest takie pytanie, co dodaje mi siły i energii w ciągu dnia. Zrobić sobie trochę taki research, albo co sprawia, że mi się chce, co mnie motywuje, tak? Znowu i zaobserwować, rozpisać sobie i właśnie tym narzędziem, które może nam pomóc, to może być takie rozpisanie. Ja osobiście mam taki jeden zeszyt do tego, który temu służy i sobie różne rzeczy zapisuję, ponieważ mózg też działa w taki sposób, że w momencie zapisania my też poruszamy jakby ścieżki neuronowe i też to umacniamy, bardziej się w tym utrwalamy, utwierdzamy. I kolejnym bardzo ważnym elementem, oprócz samego pisania, jest też można się nagrać na dyktafon, jeśli ktoś nie lubi pisać, żeby też o tym posłuchać. Oczywiście w warunkach dla siebie komfortowych i bezpiecznych i też nie chodzi mi o to, żeby... żeby robić to w każdej sytuacji. Oczywiście, żeby pracować z takimi pytaniami i pracować swoją pewnością siebie, to jest ważne, żeby mieć na to po prostu przestrzeń. A kolejnym aspektem, bardzo ważnym, to jest też pytanie w drugą stronę. Co zmniejsza moje poczucie radości w ciągu dnia? Co mnie motywuje? Jakie sytuacje i jakie zdarzenia? To jest też kolejny, ten drugi filar. Oprócz autodiagnozy i pytań do siebie, to też pytania o sytuację i naszą codzienność, zarówno prywatną, jak i też może zawodową. I oczywiście robimy to tylko i wyłącznie dla siebie, dla własnych potrzeb. Nie musimy a się nie z nikim tym dzielić, chyba że oczywiście chcemy. No i to kolejnym aspektem, oprócz samych sytuacji, jest to nasze otoczenie. I Oczywiście nie zawsze mamy wpływ na wszystko, na ludzi, których spotykamy na swojej drodze w życiu, ale na wiele rzeczy mamy wpływ i jakby skupić ten centrum uwagi na to, na co ja mam wpływ. Czyli pytanie kolejne i to jest trzeci pilar budowania pewności siebie, kim ja się otaczam jakich ludzi ja mam wokół siebie, kto mnie wspiera, przy kim czuję się ok, a przy, przy kim się nie czuję ok. I oczywiście ja nie zachęcam teraz, że my zrobimy sobie taki, że tak powiem, e, analizę i nagle wszystkich kolokwialnie mówiąc, wyrzucimy ze swojego życia. Nie, oczywiście do tego nie zachęcam, żeby poprzez jedno ćwiczenie, dobra, on sprawia mi przykrość, to ja go wyrzucę ze swojego życia. Oczywiście nie. Bardziej mam na myśli to, żeby zobaczyć bądź zaobserwować, kto sprawia, że na przykład moje poczucie własnej wartości jest niższe albo spada? Co sprawia, że Kto sprawia, albo co sprawia, że czuję się gorzej? I na przykład w takich sytuacjach na przykład stawiać albo uczyć się stawiać granice, albo w jakiś sposób otwarte o tym um, z szacunkiem, ale powiedzieć. A z drugą stronę, kto sprawia, że się uśmiecham? Kto sprawia, że mam radość w życiu, że chce mi się działać, że chcę po prostu się motywować i robić fajne inne rzeczy? No i właśnie to drugie, no czyli kto sprawia, że ta moja pewność siebie spada. Oczywiście to też są pytania znowu do siebie, ale one bardzo mocno otwierają i uświadamiają nam e, tak naprawdę nas i nasze otoczenie, nasze środowisko, to jak my się też w tym środowisku czujemy. To jest bardzo ważny aspekt budowania tej autentycznej pewności siebie, a nie tej fasadowej, o której mówiłam na początku. I to, co jest też niesamowicie ważne, to kolejną techniką, o którą, do której oczywiście zachęcam, to jest pytanie o swoje dokonania i sukcesy. Oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, że to musi być sukces na miarę międzynarodową. Ja bym chciała, i to jest też nawet nie, nie że ja bym chciała, ale do czego zachęcam, żeby że słowo sukces... To jest bardzo szerokie pojęcie i żeby każdy, każdy, może sobie go definiować we własny, indywidualny sposób. Może dla, właśnie, gdybym mogła od Państwa usłyszeć, mogę się dowiedzieć się na czacie, co dla Państwa oznacza sukces, albo żeby Państwo mogli powiedzieć, co dla Państwa, jakie osiągają sukcesy, takie swoje, z którymi mogą się podzielić. Co dla państwa oznacza słowo sukces i mogło, może mieć to oczywiście bardzo szeroki wymiar i ważne, żeby było to dla nas ważne, żeby te sukcesy miały dla nas znaczenie i nas motywowały do dalszego działania. To ja zadam to pytanie. Co dla mnie oznacza sukces? Gdyby państwo się mogli swoimi pomysłami podzielić. Mhm. Tutaj Pan napisał 5000 kroków każdego dnia. Super! I to może być sukcesem, bo często właśnie tworzymy taką sztuczną definicję, znaczy sztuczną, bardziej często, że nie wiem, trzeba osiągać nie wiadomo jakie sukcesy. Często to uzależniamy właśnie od zarobków, ażeby właśnie każdy sam mógł sobie określić, co dla mnie znaczy sukces, co jest moim sukcesem. Może fajnie spędziłam czas z dziećmi, z rodziną, byłam na fajnym spektaklu. Czyli to, co jest niezmiernie ważne. Co jeszcze tutaj, bo tutaj Pan napisał 5000 kroków każdego dnia. Super. Życzę tych 5000 kroków każdego dnia. Co jeszcze? Co dla Państwa jeszcze oznacza słowo sukces? O, super. Pięknie, tutaj Pani, e, tak, czuję wieczorem, że to był dobry dzień i to jest właśnie, właśnie budowanie tego, tej pewności siebie od takich teoretycznie małych, banalnych rzeczy, ale to one tworzą e, jakby tą, tą, tą, tą, tą, tą siłę i tą moc naszej prawdziwej pewności siebie. Pójście spać przed 23. Myślę, tak, a jak się ma dzieci, to myślisz, że to jest trudne, <głosy> ale tak, zwłaszcza jak się ma małe dzieci, ale tak, może to być sukcesem. Ale nawiązując też do tego, co Pani napisała, że czuję wieczorem, że to był dobry dzień, zdecydowanie i to kolejna technika, do której Was zachęcam, która bardzo pomaga wzmacniać prawdziwą pewność siebie, dokładnie tak, tak. to jest praktykowanie wdzięczności. Ja wiem, że różnie można to postrzegać, ale nawet taki był znowu research swojego dnia, czyli pisać każdego dnia albo przynajmniej starać się. Co fajnego wydarzyło się dzisiaj w moim dniu? Za co jestem wdzięczna? Z czego jestem dumny, dumna? I może to być właśnie takie fajne rzeczy. Zrobiłem 5000 tysięcy kroków, ugotowałem fajny obiad, miałem fajny dzień w pracy, miałem fajne spotkanie, miałem udane spotkanie. I pisać sobie i później od czasu do czasu do tego sobie wracać. To też bardzo mocno wzmacnia właśnie naszą pewność siebie. Czyli ja tutaj napiszę kolejne narzędzie, czyli to praktykowanie, nazwijmy to tak, wdzięczności, tak, praktykowanie, wdzięczności. Przechodzę dalej i kolejną bardzo ważną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, która bardzo mocno buduje pewność siebie, to jest oczywiście działanie, o którym już wspomniałam, ale ja lubię to powiedzenie zrób to, czego się boisz, albo zrób dokładnie to, czego się boisz. To znaczy, bo to, co mówię, bardzo mocno buduje nasze poczucie sprawczości, poczucie wpływu, pewności siebie, asertywności, działanie. I to mogą być takie działania naprawdę mikro, a które w perspektywie miesięcy, tygodni zrobią całą, mówiąc tak kolokwialnie, swoją robotę. Ale pokrótce podzielę się z Państwem trochę swoim doświadczeniem, tak zupełnie króciutko, do czego ja zmierzam, mówiąc, Zrób to, czego dokładnie się boisz, bo ja zanim, tak jak dzisiaj, prowadzę Państwu szkolenie, webinarium, ja także prowadzę takie szkolenia czy webinarium w formie stacjonarnej, czyli na żywo. I dzisiaj mogę to powiedzieć, mówię z uśmiechem, nawet powiedziałabym z dużą radością, mimo że to często wywołuje, mimo wszystko stres, to to, co chciałam powiedzieć, to to, że jak byłam małą dziewczynką, a właściwie już może nie taką małą, a miałam raptem 13-14 lat, każdy był w tym wieku, to jest taki okres, kiedy buduje się swoją tożsamość, kiedy buduje się to swoje poczucie własnej tożsamości, przynależności do grupy i to, co ma ogromne znaczenie, to to właśnie poczucie przynależności. Ja mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, w wyniku pewnego doświadczenia, mając właśnie te 13-14 lat, zostałam odrzucona w klasie przez grupę. I ja oczywiście nie mówię teraz tego w formie, żeby tutaj się e, e, sprawiać nam, jakąś tam wprowadzać się w stan smutku, wręcz przeciwnie. Ale to jedno doświadczenie, kiedy zostałam odrzucona, można powiedzieć, przez wtedy bliską koleżankę, spowodowało, że ja od tamtego czasu nie potrafiłam nigdy więcej wyjść na środek i normalnie czegoś zaprezentować, ponieważ ja, moje ciało, można powiedzieć, trakci, traciło wtedy całkowitą kontrolę. Mówiąc kol, tak już wtedy, mając wtedy kilka, kilkanaście lat, ja myślałam, że to jest może jakiś faktycznie atak padaczki, ponieważ moje całe ciało drżało. Ale okazało się, że to było w wyniku po prostu tego doświadczenia i to doświadczenie spowodowało, że to trwało bardzo wiele, wiele długich lat. Tak naprawdę zakończyło się to można powiedzieć blisko 4-5 lat temu, kiedy rozpoczynałam historię z trenerstwem, gdzie o ironio ja, bojąca się panicznie wystąpień publicznych, Miałam egzamin, gdzie miałam właśnie na żywo, przed grupą, czyli bezpośrednio przedstawić innym swoje szkolenie. I wtedy dokładnie to, się ja miałam wtedy, tak jak mówię, z 20 kilka lat, zaczęło dziać się tyle, właściwie 27-28 lat, Zaczęło się to dziać, co działo się w szkole, ale ja wtedy, stając na środku przed ludźmi, powiedziałam: ja już z tej sceny nie zejdę. Ja się boję, ja czuję strach, ale ja chcę tu być, ja chcę to robić. I jakby to była dla mnie taka historia, która pokazała mi, że jak człowiek przełamy pewien opór, oczywiście w swoim tempie, w swoim czasie, ale że tak naprawdę stanie naprzeciwko swojego strachu, to okazuje się, że czasami to zaczyna się samoistnie układać i tak się stało u mnie, mówiąc, że moja historia skończyła się happy endem, ponieważ oczywiście ja się dalej stresuję, tak jak dzisiaj na przykład, zawsze jestem ciekawa, jaka będzie grupa, jaki będzie odbiór, ale dziś właśnie już mnie to nie paraliżuje. Ja daję sobie prawo i też do tego Państwa zachęcam, Wydawać sobie prawo do strachu, do lęku, do tego, że czegoś nie boimy się zrobić. Mamy do tego prawo, żeby nie oczekiwać i nie wywierać na siebie presji, ale mimo wszystko próbować. Nie dla innych, dla siebie przede wszystkim, a przy okazji też na tym mogą pozytywnie skorzystać inni ludzie, czy ludzie, którzy nas kochają, czy wspierają. Także róbmy to, czego dokładnie się boimy, a efekty bądź rezultaty mogą naprawdę zaskoczyć nas samych. I kolejną techniką, o której chciałam wspomnieć, o którą uważam bardzo ważną w budowaniu pewności siebie, to jest słownik transformacji. Czyli jakich my słów używamy na co dzień? I oczywiście mówiąc o tym, żebyśmy zaczęli tak jak świadomie sobie się przyglądać, to też temu, jak my się do siebie zwracamy, tak, jakich słów używamy. Czyli na przykład, jak często możemy nieświadomie używać słowa masakra, koszmar, totalna porażka, jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, powiedzieć stop i wtedy spróbować zobaczyć siebie z nowej, innej perspektywy, Trochę złapać te słowa i zacząć w bardziej wspierający sposób się do siebie zwracać. Oczywiście ja też nie zachęcam tutaj do takiego hurra optymizmu, bo w życiu się też nie da być zawsze szczęśliwym, zawsze radosnym, zawsze uśmiechniętym. Powiedziałabym, znaj znajdywanie balansu w tym, bycia, pomiędzy bycia szczęśliwym, a dawania sobie prawa do bycia też smutnym, bo takie to też mamy do tego oczywiście prawo, bycia po prostu człowiekiem. Więc zwracanie uwagi na ten słownik transformacji to jest bardzo kolejna ważna technika działania z pewnością siebie. Kolejna technika, o której tutaj chcę wspomnieć, uważam, że ona ma niebagatelne znaczenie, to jest oczywiście trening mentalny. To znaczy na przykład, może być to jakaś prośba o jakąś zmianę, bądź podwyżkę, bądź czegoś, czego się boimy, spróbować w takim wymiarze mentalnym sobie tę sytuację wyobrazić. Ja mogę tutaj powiedzieć taki przykład życia, kiedy koleżanka poprosiła mnie, że po prostu chciała poprosić o podwyżkę i ona panicznie bała się samej rozmowy. Panicznie, wręcz para, była sparaliżowana. Ale w momencie, kiedy zaczęłyśmy ćwiczyć takie mentalne przygotowanie, czyli ona nie była fizycznie w tej jeszcze sytuacji, ale zaczęłyśmy sobie wyobrażać, co powie, jak się zachowa, jaka będzie jej postawa ciała. To okazało się, że w momencie, kiedy fizycznie nastąpiła ta sytuacja, to tak naprawdę wtedy ta sytuacja już nie była dla niej tak przerażająca, wręcz przeciwnie. Bo okazuje się, słuchajcie, że ten mózg nasz jest tak skonstruowany, że dla niego nie ma różnicy, czy my coś przeżywamy naprawdę, czy my sobie tylko to wyobrażamy. Jakby mózg jakby stymuluje te się, ośrodki w mózgu, stymulują się dokładnie w taki sam sposób, kiedy coś sobie wyobrażamy i zarówno, kiedy coś przeżywamy w świecie, że tak powiem, rzeczywistym. I czasami taki trening mentalny jest takim fajnym elementem budowania sobie tej, tej pewności siebie, ćwiczenia takich sytuacji, które mogą być dla nas właśnie trudne, to jak nie wiem, no coś dla albo nie wiem, macie jakieś, może jakieś wystąpienie, które was stresuje, wyobrazić sobie na przykład siebie przed lustrem, co powiem, jak się zachowam, jaka będzie moja postawa ciała, czyli zrobić sobie takie wstępne przygotowanie na to, żeby być pewniejszym w tej pewniejszym siebie, pewniejszym siebie w tej rzeczywistej sytuacji. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest nasza postawa ciała, postawa mocy, a tak zwane pozycje siły. I tutaj chciałabym Wam przedstawić taki króciutki właściwie eksperyment. Kilka dobrych lat temu na Uniwersytecie Harvard, co ciekawe, został przeprowadzony bardzo ciekawy eksperyment. Mianowicie. Dwie grupy studentów zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to była grupa osób, która miała prezentować pozycję siły. A pozycją siły to może być taka pozycja właśnie, kiedy stoimy silnie na opartych nogach, opart na, gdzie mamy ręce oparte o biodra, kiedy mamy wyprostowaną postawę. I pozycję e, słabości miała przedstawić druga grupa. A pozycje słabości to są takie pozycje, kiedy na przykład jesteśmy skuleni, schowani, nasza pozycja ciała jest zamknięta, ale zadaniem studentów tych dwóch grup, zarówno studentów, którzy mieli prezentować pozycję siły i pozycję słabości, każda z tych grup miała się tak zachowywać przez minimum dwie minuty. Minimum dwie minuty. I słuchajcie, Szanowni Państwo, co się okazało? Że w momencie, kiedy na przykład osoby, które prezentowały pozycję siły, przez minimum dwie minuty ich poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, automatycznie spadł, a znowu w drugą stronę w pozycjach słabości ich poziom stresu wzrósł. Więc zachęcam Państwa do spróbowania właśnie, żeby prezentować na przykład, jak macie jakieś ważne wydarzenie, zdarzenie zawodowe, prywatne, przez chwilę zaprezentować sobie taką pozycję siły na przykład i spróbować przez dwie minuty wprowadzić się w ten stan i zobaczyć, jak zareaguje nasze ciało. I Bo tak naprawdę z tej pewności siebie też chodzi trochę o oszukanie o biochemii w mózgu. Tak? tak naprawdę my musimy podziałać trochę na nasze ciało e, biologicznie i wtedy nasze ciało uzyska informację, że jest wszystko w porządku. Kolejnym takim elementem to jest oczywiście, co jest Twoim atrybutem mocy. Czyli w momencie, kiedy coś nam daje, nie wiem, jakąś siłę, poczucie sprawczości, wpływu, warto, nie wiem, można mieć to w formie symbolicznej, można to mieć, można coś napisać, nie wiem, zapisać sobie jakieś zdanie, które nas wzmocni, porozmawiać z kimś, poszukać w swoich własnych, jakichś takich osobistych e, rzeczach, co nam daje poczuć siły, co jest takim naszym osobistym atrybut, atrybutem mocy. Oczywiście ja trochę żartuję, ale na przykład... No, nie wiem, jak to, czy to działa u każdej pani, akurat to dotyczy chyba trochę pań, na przykład u mnie, tak że, że ja nie wiem, coś fajnego nie wiem, założę i wtedy czuję się oczywiście troszkę pewniej. Oczywiście to nie, nie, jakby nie powoduje pewności siebie samo, samo w sobie, bo nie, ale takie szukać sobie swoich osobistych atrybutów, które będą nas wzmacniały, to, dzięki którym poczujemy się silnie, silniej w danej sytuacji. Kolejną techniką, którą do, państw, państw, do, do Państwa zachęcam, to jest technika uważności oraz praca z oddechem. To się oczywiście w dużej mierze łączy z tym, co przed chwileczką powiedziałam, mówiąc też o tej postawie ciała, pozycjach siły, żeby zarezerwować sobie na przykład w ciągu dnia takie momenty uważności, czyli skupimy, skupiamy uwagę na tym, co robimy, bo okazuje się, że często my jesteśmy trochę tacy pomiędzy, pomiędzy czy albo myślimy o tym, co było, co było w przeszłości, co się wydarzyło, przeżywamy to ciągle, albo dłużej, czy bardzo często, albo rozmyślamy nad tym, co będzie. Oczywiście to jest też w jakiś sposób naturalna reakcja naszych jakby człowieka, że pewne rzeczy pamiętamy, rozpamiętujemy, analizujemy, ale chodzi o to, żeby czasami wyrwać się z bycia pomiędzy przeszłością, przyszłością, a być tu i teraz. I to, co pomaga jakby też zwiększać tą pewność siebie, to jest właśnie technika uważności. Czyli nawet jeśli myjecie naczynia, konkretnie skupiamy się na myciu naczyń. Jeśli pracujemy nad ważnym projektem w pracy, jeśli nawet nastąpi moment, że nasze myśli odbiegają, zaczynamy myśleć, nie wiem, o czymś, co mm, gdzieś na nasze myśli biegną, ok, ale staramy się zrobić znowu taki znak stop. Skupiam się na tym, co robię teraz. Czyli, i na przykład to, co mogę Państwu do Państwa zachęcić, to jest też taki spacer uważności, zwłaszcza to można, świetnie się sprawdza właśnie z dziećmi, zwłaszcza z mniejszymi dziećmi. Kiedy idziemy na spacer, i na przykład zadajemy pytanie do dziecka, powiedz mi trzy rzeczy, które widzisz. I wtedy dziecko, a też my się świetnie przy tym bawimy, że to dziecko skupia się na tym, co widzi. I my wtedy no, poprzez formę zabawy oczywiście już praktykujemy tą praktykę uważności. Albo kolejne pytanie, co słyszysz? Powiedz trzy rzeczy, które słyszysz. Więc znowu nasze postrzeganie, percepcję skupiamy na tym, co jest tu i teraz. No i na przykład następne pytanie do dziecka. A co e, m, czujesz? Czyli takie trzy pytania, a one spowodują, że my w momencie tej uważności e, uspokajamy się. Ale oprócz samej techniki uważności, inaczej ona nazywana jest techniką mindfulness, do której bardzo szczerze zachęcam, one są szeroko dostępne właśnie na YouTubie. Czasami można zacząć od jednego, od jednej jakiejś takiej techniki mindfulness. Może ona trwać 5 minut, może trwać minutę, może trwać 3 minuty. Ale to jest, słuchajcie, narzędzie, które można stosować nawet w pracy. Kiedy macie stresujący moment, czujecie się niepewnie, zrobić sobie taki moment, praktykowania uważności, żeby przez nawet dwie minuty siedząc na fotelu powiedzieć sobie, co widzę, co słyszę, co czuję i wtedy zobaczycie Państwo, że ta, ten mózg sprawi, że staniecie się już automatycznie spokojniejsi. A kiedy jesteśmy spokojniejsi, to też oczywiście jesteśmy bardziej pewni siebie. I co jeszcze kolejna technika, to jest oczywiście oddech. To jest bardzo ważny element uspokajania siebie, naszego ciała. Ponieważ w momencie stresu, kiedy jesteśmy niepewni siebie, nasz mózg, a właściwie nasze ciało wchodzi w taki tryb walki bądź ucieczki. Dlatego bardzo ważne jest poprzez regulację nawet oddechu, zrobienie zwykłego wdech, wydech, Sprawiamy, że nasz mózg dostaje informację zwrotną, uspokoił, jest, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna, jest wszystko w porządku. I wtedy może, mogą Państwo też łatwo zaobserwować, że e, znowu nasz poziom pewności siebie e, wzrasta. Oczywiście też zachęcam do tak naprawdę testowania tych technik. Ja powiem szczerze, ja nie mówię, że wszystko i każda technika jest dla każdego. Ja tak nie uważam. Uważam, żeby dostosowywać wszystko do siebie dostosowywać indywidualnie, co jest dla mnie, co mnie wspiera, co mi pomaga, a co mi nie pomaga. Dla jednych będzie to medytacja, dla, dru dla drugich będzie to pisanie w dzienniku, praktykowanie wdzięczności, po prostu sprawdzać, to mi pomaga, to mi nie pomaga. Ale jeśli chodzi o tą pracę z oddechem, zachęcałabym także i w domu i w pracy, kiedy macie stresujący moment, stresujące spotkanie, stresujący projekt, na chwilę się od tego oderwać, nawet na minutkę, dwie, trzy, Popraktykować ten oddech, wdech, wydech, i wtedy można zaobserwować automatycznie tą zmianę mentalną w naszym umyśle. I kolejna technika, ja ją trochę tu chciałam wyszczególnić, to jest oczywiście, skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz. Czyli znowu zmieniamy przedmiot koncentracji. Oczywiście same dążenia, cele są ważne, o czym też już wspomniałam na początku, ale skupmy się na tym, co mamy. Za co właśnie jestem wdzięczny, nie tylko wdzięczna w ciągu dnia, ale w całym szerszym kontekście. tak, Że nie wiem, mam pracę, mam bezpieczeństwo finansowe, mam rodzinę. Oczywiście każdy wypisuje według własnych potrzeb, według własnych y, y, takich osobistych odczuć. Ale właśnie by skupiać się na tym, co mamy, a nie na tym, czego nie mamy, albo przynajmniej próbować. To już też może powodować, że In, nie, nie tylko nasza samoświadomość, ale właśnie pewność siebie, poczucie sprawczości wpływu zdecydowanie się zwiększy. I tą technikę, kolejna technika w budowaniu pewności siebie to jest oczywiście wzbudzanie w sobie świadomie pozytywnych emocji. Czyli wprowadzanie się znowu w stan poprzez konkretne narzędzia, pozytywne emocje. I to, co na przykład mogę powiedzieć Państwu, dla jednych może się to okazać śmieszne, a dla innych nie, to jest takie ćwiczenie na wzbudzanie w sobie pozytywnego stanu umysłu, to opisz swój, oczywiście to można, oczywiście robimy to w warunkach już na spokojnie po webinarium, ale jest takie narzędzie, opisz swój najpiękniejszy dzień w życiu. I czasami słuchajcie, to jest tak, że nawet Będąc w takim trudniejszym momencie, kiedy właśnie ukierunkujemy myśli na coś pozytywnego, okaże się, że automatycznie zaczniemy się uśmiechać, bardziej się cieszyć, a nawet zapisać ten najszczęśliwszy dzień w życiu, który miał miejsce, ale też można, jeśli go jeszcze może nie było, wyobrazić sobie, jak chce, żeby on właśnie wyglądał. To, co powiedziałam, mózg zadziała dokładnie tak samo, jakby w momencie, kiedy przeżywamy... Faktycznie, autentycznie, prawdziwe, szczere, pozytywne emocje. Ale to, co też pomaga w wzbudzaniu takiej świadomych pozytyw, świadomie pozytywnych emocji, to jest, są zajęcia twórcze, tak? czyli skupienie swojej uwagi na swoich pasjach, na tym, co lubimy robić, nie wiem, tańczyć, śpiewać, lepić z gliny. Znowu, wydają się to proste rzeczy, ale to od tych prostych rzeczy tak naprawdę robi się wielkie rzeczy. Że zastanowić się, co ja lubię robić. I jeśli lubię to robić, to poświęcić temu 10, 15, 20-30 minut. potańczyć, pośpiewać, czyli w taki sposób. Zrobić coś nowego, podjąć jakieś nowe wyzwanie, pójść na, nie wiem, kur, nie wiem kurs tańca, pójść, ee, nie wiem, albo zrobić coś, co dawnoś jest i siedzi mi w głowie, a bałam, bałem się tego zrobić. Właśnie przywołać swoje pozytywne wspomnienia z życia i kolejne takim, co pomaga nam wzbudzać w sobie te pozytywne emocje i toż te, też tą pewność siebie oczywiście, to stawiać przed sobą ambitne zadania. To znaczy, oczywiście ambitne, ja daję to w cudzysłowie, bo dla każdego ambitne, tak jak sukces, tak jak szczęście, tak jak pewność siebie może oznaczać coś innego. Ale ważne, żeby była to nasza własna osobista definicja, czyli robić coś, co nie wiem, nie wiem, chcę, tutaj właśnie z jakimś bieganiem chcę, na przykład moim celem może być wystartowanie w maratonie. I nawet jeśli nie wiem, nie dobiegnę do mety albo dobiegnę, ale na przykład z gorszym wynikiem, to nic, na przykład celem może być samo postawienie sobie zadania, że chcę to zrobić. Nie wiem, chcę zacząć zdrowo się odżywiać. stawiać sobie te kroki, zapisywać na liście i wtedy zobaczyć, jak my zaczynamy się czuć, obserwować siebie po prostu. To, co jakby służy bardzo mocno, ta samoobserwacja na wielu polach właśnie w budowaniu tej pewności siebie. I to, co bym mogła powiedzieć na końcu, to jest taki detoks. Czyli, mm, już mówiąc tak, puentując, to jest detoks, co pomaga od świata online i TV. To, co bardzo pomaga w budowaniu pewności siebie, to właśnie wyłączenie się czasami, oczywiście teraz do tego do Państwa nie zachęcam, ja mówię oczywiście po webinarium albo po pracy, zrobić sobie czasami taki dzień bez internetu, bez telewizji, pójść, wyjść na spacer, pobyć tak jakby faktycznie tego internetu i świata online, czy TV nie było? Dlaczego? Ponieważ teraz jakby w wyniku tych wszechobecnych informacji siłą rzeczy możemy doświadczać takiego mechanizmu, który nazywa się przebodcowaniem. i tak naprawdę chcąc, nie chcąc temu ulega każdy z nas. I Czasami zwyczajnie możemy czuć się przemęczeni, wyeksploatowani, dlatego takim fajnym, prostym narzędziem, a czasami trudnym, bo czasami trudnym wyzwaniem może być, postawić sobie wyzwanie, żeby wylogować się ze świata online, TV, internetu na przykład na cały dzień, ale zrobić na przykład sobie test, że zrobię to na godzinę, zrobię sobie to na dwie godziny jeśli będziemy widzieć, że to nam służy, to wtedy na przykład powiększać ten czas na cały dzień. Oczywiście no, też pracujemy online, tak jak ja teraz z Państwem i są to super fajne narzędzia, z których warto korzystać, ale czasami, kiedy mamy możliwość, przysłowiowo warto się z niego na chwilkę wylogować, złapać ten balans, równowagę i wtedy to powoduje, że ten nasz świat... I ta pewność siebie zdecydowanie się zwiększa, bo ładujemy po prostu energię. A to, co jest bardzo ważne w budowaniu pewności siebie, to jest zachowywanie równowagi. To znaczy równowagi, żeby, żebyśmy mieli czas na pracę, ale też na relaks i żebyśmy się czuli właśnie nieprzebodźcowani, a żebyśmy czuli, że możemy naładować pozytywnie tę energię. Dlatego... Mm, z mojej strony, proszę Państwa, jeśli chodzi o samą prezentację, to wszystko. Ja bardzo dziękuję, ale jeszcze na koniec chciałabym, żeby Państwo, też powiem takie ćwiczenie, które chciałabym z Państwem tutaj zrobić na czacie, jeśli jest taka możliwość, żeby zastanowić się, i to jest pierwsze pytanie, jaki zrobię dzisiaj? Zapisuję, już zaraz przeczytam, jaki zrobię dzisiaj pierwszy krok, by być pewnym siebie, by być pewnym siebie, pewną siebie, by być pewnym siebie. Państwo się podzielić, jak, jaki zrobię dzisiaj pierwszy krok, by być pewnym siebie, bardziej pewnym siebie oczywiście, bo jak mówimy to jest procesem i co możemy zrobić, jaki będzie Państwa pierwszy krok, gdyby Państwo mogli się tym podzielić, to będę, będę wdzięczna. Chętnie też właśnie zobaczę jak Państwo mogą sobie Jaki Państwo zrobią dzisiaj pierwszy krok, by być bardziej pewnymi siebie? Co może być takiego dla Państwa ważnego, z, którego, z czego by Państwo chcieli skorzystać? I tutaj jeszcze napiszę takie pytania i typ zdania i prosiłabym o ich dokończenie, że właśnie dzisiaj okaże życzliwość przez. Dzisiaj okaże swoje szczęście, radość. Gdyby mogli Państwo spróbować odpowiedzieć na to. Dzisiaj okaże swoje szczęście, radość przez, dzisiaj okaże wdzięczność przez, O, uśmiech, zdecydowanie. I to już jest naprawdę dużo. Dzisiaj okażesz... Super, fajnie, że po pracy pomyślę o rzeczach, które udało mi się zrobić. Super rzecz, naprawdę pomaga, zale... zachęcam zdecydowanie. Myślę, że od razu, tak jak tutaj pani Renata napisała, od razu pojawi się uśmiech. Co jeszcze? Po pracy pomyślę o rzeczach, o których udało mi się zrobić. Mhm. Dzisiaj... I jeszcze ostatnie. dzisiaj okaże wdzięczność przez. I to, to oczywiście, szanowni Państwo, może być wszystko. To nie musi być, to mówię, ważne, że to by było ważne i istotne dla nas. I to, i ostatnie pytanie na koniec, takie już kupuencie. Co będzie, co się stanie pozytywnego? O, dzisiaj będę dekorować mazurki, zajęcia twórczo. Super, zwłaszcza, zwłaszcza teraz, taki okres przedświąteczny. To zdecydowanie to, to pomaga właśnie. Takie dekorowanie, zwłaszcza jeśli się to lubi. Co jeszcze? Jestem ciekawa. I ostatnie pytanie, to już dla Państwa ku refleksji. Usiądę i porozmawiam z bliskimi. Hmm, pięknie, pięknie. O to właśnie chodzi, słuchajcie. By właśnie znaleźć ten czas, usiąść, a myślę, że ku temu teraz i dzisiaj i będzie teraz troszkę przestrzeni, bo są święta. Usiąść, porozmawiać z bliskimi. Zdecydowanie tak. <śmiech> hmm? I tutaj jeszcze ostatnie pytanie dla Państwa zostawiam ku puencie, by zostać z tym pytaniem. Jak będzie wyglądało moje życie, jak stanę się bardziej pewna siebie? Bardziej pewna siebie. Pewny siebie, tak? Bo tutaj też mamy panów, nikogo nie chcę pominąć. Jak będzie wyglądało moje życie, jak się, jak się stanę bardziej pewna siebie, pewny siebie? I tutaj sobie zastanowić się, tak? Jakie my będziemy mieć z tego korzyści? Bo to, co pomaga też bardzo w budowaniu tej autentycznej pewności siebie, to poza tym pytaniem, dlaczego warto zobaczyć te korzyści? I jakby zobaczyć dla siebie, co ja będę z tego miała, co ja będę z tego miał, jak ja będę się czuł, co to zmieni pozytywnego w moim życiu. I ja nie mówię o tym, że teraz mamy niepozytywnie, hmm, będzie lepsze. Mhm, tutaj pani Ania napisała, że będzie lepsze. <grym> mhm. Ale właśnie, żeby sobie zakończyć to, to, to nasze spotkanie taką trochę, właśnie pędlą. będę szczęśliwsza i spokojniejsza. Tak. Tak. I to, do czego zachęcam, Szanowni Państwo, ja wiem, że już to mówiłam, ale chcę to podsumować tym zdaniem, by nie oczekiwać od siebie zbyt dużo. Właśnie, małymi kroczkami. Zacząć od rozmowy z bliskimi, od spaceru, od wypisywania sobie pozytywnych rzeczy o sobie, o swoich dokonaniach, sukcesach. Małe kroczki. Jak mówią, nie od razu, że zbudowano i tak samo podchodzić do tematu pewności siebie, że wszystko wymaga czasu, wymaga treningu, ale w momencie, kiedy będziemy sobie tak sami ze sobą trenować i też wspólnie z pomocą innych, to efekty, jestem o tym przekonana, że na pewno przyjdą. Także ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo szybko mi minęło. Mam nadzieję, że Państwu też Chciałabym właściwie, nie wiem, czy jeśli Państwo mają jakieś do mnie jeszcze pytania w związku z prezentowanym tematem, to zapraszam do zapisywania pytań na czacie. Chętnie zostanę jeszcze tutaj i odpowiem, także ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze nasze webinarium, za, od, za odpowiedzi, także bardzo dziękuję.